Zapraszamy, zapraszamy Na kolejny mecz Na Dolnym Śląsku miasto jest W nim klub zagłębie Polska mieć Od pokoleń tu przychodzą Wierni fani barwą swym Ktoś przekazał o nich wiedzę Nauczył kochać tak Ja w ten sposób klub poznałem Dziadek przyprowadził mnie Od kąs sercu mam zagłębie I miedziową wszyła w krew I na zawsze pozostałem Miedziano biało-zielony W naszym klubie jest co lubię Atmosfera przeżyć moc Świetny mecz jest znów przed nami Nieprzespana będzie noc W moim sercu zagłębie Na dobre i złe Wielkie, wielkie zagłębie My kochamy Cię W naszym herbie symbol pracy Na wojskach widać to Poznasz go Kto trenował W którym klubie Gdzie rzemiosło Poznał swe lubi meczu nie poddaje I do końca Walczy go W naszym klubie Jest co lubię Atmosfera przeżyć moc Świetny mecz Jest znów przed nami Nie przez pana Będzie noc Wielkie, wielkie za głębie. My kochamy. Tak się bawi Mieciowa armia Tak Takie, takie zagłębie Takie chcemy znać Takie, takie zagłębie Takie chcemy znać W naszym klubie jest to lubie, Atmosfera przeżyć moc Świetny mecz jest znów przed nami nie przez będzie noc, w moim sercu nie na dobre i złe. Wielkie, wielkie zagłębie znów wygrywa mecz. Wielkie, wielkie zagłębie znów wygrywa mecz.